Pracowałeś kiedyś w grupie, gdzie nie wszyscy uczestnicy angażowali się w pracę tak samo jak Ty? Może ich zachowanie obniżyło Twoją motywację? A może po jakimś czasie uznałeś, że skoro nie wszyscy pracują tak ciężko, to Ty też zmniejszysz obroty? Jeżeli zdarzyła Ci się taka sytuacja, to to, co wtedy udało Ci się zaobserwować, możemy nazwać próżniactwem społecznym. Wyobraź sobie, że startujesz w zawodach przeciągania liny. Oprócz Ciebie jest jeszcze 7 osób. Jak myślisz, czy każdy z Was z włoży 100% energii w wygraną? Pytanie w 1913 roku zadał sobie Maximilian Riegelman, a eksperyment 60 lat później powtórzył Alan Ingham. Ślicznie. Jeśli linę przeciągasz tylko Ty, włożysz 100% energii w wygraną. Wynik zależy tylko od Ciebie. Zakładając więc, że jeżeli w pracy pomoże Ci jeszcze dwie osoby, to siła Waszej energii powinna wynosić 300%. Praktyka pokazuje jednak, że każdy z Was da tylko 85% swoich własnych możliwości. Sytuacja pogorszy się jeszcze bardziej, jeżeli w drużynie będzie 8 osób. Oznacza to tylko 49% zaangażowania. Skąd bierze się próżniactwo społeczne? Przede wszystkim nikt w zespole nie chce być jedyną osobą, która odpowiada za pracę, podczas gdy wszyscy wokoło tylko się przyglądają. Dalsze badania nad próżniactwem społecznym wykazały, że jeżeli zaangażowani członkowie grupy zauważą, że inni nie angażują się w pracę tak jak oni, obniżą swoje tempo pracy. Co gorsze, e, okazuje się, że jeżeli... Nie jest to nawet prawną, zaangażowani uczestnicy obniżą swoje tempo pracy. Nasze zaangażowanie w pracę w grupie spada, kiedy rozmywa się odpowiedzialność. Jeżeli dodatkowo uznamy, że zadanie, które zostało przed nami albo przed grupą postawione, nie jest ważne i wartościowe, nie będziemy chcieli angażować 100% swoich, swojej energii w tą pracę. W ten właśnie sposób próżniactwo społeczne psuje Twój zespół i Twoją firmę od środka. Niestety w wielu firmach i instytucjach efekt próżniactwa społecznego jest już tak głęboko zakorzeniony, że wpisał się w kulturę organizacyjną i w DNA organizacji.